Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na nowej wróżbie miłosnej. Bardzo proszę Państwa o subskrypcję mojego kanału i kciuka w górę, jeśli Państwo się czytania podobają. Bardzo proszę o abonament darmowy mojego kanału, by Państwo odwiedzali Często, regularnie mój kanał i oglądali moje wróżby. Więc pytanie jest, czy on, ona mnie kocha? Już położyłam karty, przetasowałam, oczyściłam. Zawsze oszczędza to nasze 5 do 7 minut. Są tutaj Lenormand karty, karty Tarota. Karty orakel miłości, energy oracle, czyli orakel energetyczny i zobaczymy, co pokazują te wszystkie karty. Więc karta na spodzie czytania, zapalę światło, by Państwo dobrze widzieli karty, karta na spodzie czytania Lenormand kart była... Był szczyt góry, czyli są to ogromne jakieś blokady, które partner ma. Yy, jakieś przeszkody tutaj w Waszym związku. Yy, ciężka droga dla Was. Po prostu jakiś kryzys, ale yy, być może tutaj dla partnera jest ten związek jakiś ciężki. Karty yy, Tarota natomiast pokazują tutaj 10 mieczy, czyli Odejście, pozostawienie jakiejś ciężkiej y, sytuacji, z ciężkiej relacji, ciężkiego związku, y, stan depresyjny, coś, co tego partnera przygniotło, nie może się podnieść z tej rozterki, z tego bólu, z tego żalu, y, ale dobiega to końca, ponieważ y, czyli ten stan depresyjny, tego smutku, tego żalu, właśnie tej, w tym. W tej sytuacji związkowej dobiega końca, ponieważ widzimy jasny horyzont, czyli są perspektywy na wyjaśnienie się sytuacji. Takim już yy, yy, yy, tutaj yy, jakby motywem zaczynamy to czytanie i zobaczymy, jakie są teraz yy, jego myśli, czyli tu jest poziom mentalny, poziom głowy. Więc na pewno na poziomie, na poziomie głowy, czyli mentalnie, na pewno tęskni bardzo partner za Wami. Z tych tutaj pierwszych kart już wywnioskowałam od razu, że jest jakiś kryzys w związku, więc jest tęsknota partnera za Wami. Myśli na pewno, jesteście od siebie oddaleni, nie macie kontaktu ze sobą i nie widzicie się regularnie być może jesteście też daleko w innym mieście czy dzielą Was kilometry, jakaś odległość ponieważ jest to też karta podróży ale jest to również karta y, tęsknoty jest to również y, karta powolnego tempa w relacji, czyli partner tęskni za Wami, myśli o Was ale y, na razie jest jeszcze wolny w działaniu, prawda? To jest pierwsza karta. Druga karta jest staro, Starota i to jest Osiem Mieczy. Osiem Mieczy jest to karta takiego zniewolenia, pułapki mentalnej, w której się partner tutaj znajduje, czyli jakby chciałby być może zrobić jakiś krok, ale Tutaj na poziomie właśnie mentalnym, bo tutaj mówimy właśnie, co jest jego, w jego myślach głowie, tak, mentalnie. Czyli znajduje się tutaj na w zupełnej, takim pasywnej, pasywnej pozycji. Widzicie Państwo, jest po prostu osoba związana, nie może się ruszyć, ma zawiązane oczy, nic nie chce widzieć. Y, czyli y, wierzy w coś, że musi coś zrobić, ale siedzi jakby związany w klatce i nie może w ogóle wykonać żadnego ruchu czyli znajduje się sam ze sobą w takiej, w takiej bezwładnej sytuacji właśnie y, klatki mentalnej z której nie może się w ogóle jakby uwolnić y, po prostu ma dużo myśli tęsknoty y, bardzo dużo ko kocioł myśli że tak powiem, ale jest w pozycji pasywnej, widzą Państwo, że Tutaj leży ta osoba, patrzy się tylko po prostu w swoje własne odbicie w lustrze i się męczy po prostu sama ze sobą ta osoba. Także tutaj jest pewna pasywność pokazana. Teraz zobaczymy, co jest na poziomie serca, czyli na poziomie emocji u partnera. Tutaj jest pozytywna karta, czyli karta gwiazdy. Karta również, to są emocje, tęsknota. Y, też szczęście, tak, czyli w sercu, emocjonalnie pragnie na pewno partner szczęścia i tęskni, bo tutaj ma w głowie tyle myśli, prawda? Tęskni za tym szczęściem z Wami, wspomina, pragnie być szczęśliwy, być w szczęśliwym związku. Y, tutaj jeszcze piękniejsza karta tarota y, słońce, czyli w jego sercu na pewno jest miłość, są uczucia gorące, namiętne, piękne. Jest niesamowite pragnienie właśnie miłości, niesamowita potrzeba tutaj tego pięknego związku z Wami, prawda? Czyli w sercu jest zupełnie jakby tutaj inna sfera niż mentalnie. Mentalnie jest tutaj właśnie jakaś straszna męka, a w sercu jest miłość jest miłość ukryta, być może nie potrafi on sobie sam z tymi emocjami poradzić nie umie ich wy... pokazać, prawda, wysłowić także słońce to na pewno pozytywna energia życia pozytywne szczęście bardzo dobre wibracje miłosne szczęś szczęścia, tak? to jest jego pragnienie czyli tutaj w sercu uczuciowo bardzo, bardzo pozytywnie teraz zobaczymy sobie trzecią kartę tutaj była głowa, tutaj serce a tutaj jest odpowiedź taka reasumacja tego pytania czy on naprawdę kocha więc tak jak mówiłam tu przy pierwszej karcie że jest jakieś rozstanie Prawda pokazały tutaj te karty na dole talii blokady, ciężka, ciężkie jest to bardzo ciężka relacja dla partnera chce odejść, chce porzucić to, po prostu jest przemęczony. I tutaj mamy niestety kartę śmierci, czyli coś jednak umarło. Ta miłość powiedzmy podupadła, umarła, jest w tej chwili taka martwa, prawda? Czyli yy, umarła jednak po to być może by się odrodzić, ponieważ uczucia w partnerze są, ale bardzo stłamszone poprzez te właśnie tutaj męczące, mentalne jakieś myśli czyli ta miłość niestety jest niespełniona tak, umiera, wymiera być może jest szansa, by narodziła się ta miłość jak Feniks z popiołu jeszcze raz na nowo ale na pewno jest to ciężka praca co pokazuje ta karta tutaj na spodzie talii tak? jest to bardzo ogromny wysiłek ciężka praca i trudna droga byście wrócili do tego samego stanu przed tym kryzysem. Następną kartą jest tutaj Piątka Buław, czyli Piątka Buław tu pokazuje właśnie taką jakby targanie się, szarganie się z własnymi właśnie tutaj myślami. Bardzo to pasuje do tej też karty, prawda, na poziomie mentalnym, gdzie tutaj partner bije się właśnie z własnymi myślami, nie chce nic widzieć, nie chce nic słyszeć, tylko jest jakby w klatce mentalnej, pasywny. Tak samo tutaj jest karta, że po pierwsze być może partner myśli, że ma konkurentów, że panie, że panie już po prostu poszły gdzieś, znalazły jakiegoś innego partnera, że być może jest jakiś inny tutaj konkurent, tak, ponieważ jest tutaj karta konkurencji też lub jest to konflikt wewnętrzny, który ma właśnie ten partner pomiędzy tutaj mentalnym, tak, my, tak mówiliśmy, mentalną klatką, emocjami dużymi, miłością w sercu i nie może po prostu Pogodzić się z tymi dwoma tutaj, y, tak ekstrem, ekstremalnie różnymi, prawda? Wibracjami, więc tutaj się szarga z tymi swa, swoimi myślami, bije się sam jakby ze sobą, z tymi myślami, uczuciami, i naprawdę y, y, sam, tak jakby nie wie, co ma zrobić. Chce na razie, na pewno jest to wróżba na dziś, tak na dzisiaj w tej, bez wróżba po prostu taka jednodniowa, chwilowa co, co teraz jest w uczuciach właśnie u partnera, więc na pewno na teraz, na teraz na dzień dzisiejszy na tą chwilę ma tutaj partner jednak taką chęć zostawienia tego związku, odejścia, bo jest przeciążony przesilony, przemęczony prawda bije się szarga sam ze swoimi myślami emocjami więc yy, nie jest to odpowiedź jednoznaczna, bardzo mi przykro, ale na pewno te karty tutaj są losowo wyciągnięte. Zobaczmy, co powie orakel miłości, czy partner kocha. The answer is nine, czyli odpowiedź jest nie. Wyszło tutaj nie, niestety, przepraszam bardzo, ale jest to odpowiedź przeze mnie wyciągnięta i po prostu tutaj przygotowana. Więc widzą Państwo, że nic tutaj nie jest manipulowane, że są tutaj odpowiedzi kart autentycznie i na gorąco, ponieważ pasuje tutaj z tymi kartami Lenormand i Tarota, że jest niespójność prawda, myśli i uczuć partnera i coś jednak umarło między Wami poprzez te ogromne te przeszkody i blokady, które się od razu na, jako pierwsze pokazały. No i odejście, prawda? Obojgu, państwa, partner chce odejść, chce jakiś nowy tutaj albo nowy początek z wami, albo w ogóle nowy początek jakiś po prostu mieć. Zobaczymy jeszcze tutaj te karty miłości. Ferzynung. Some, someone from your past is returning to your life. Ok, czyli tutaj jest przebaczenie, pogodzenie się że ktoś z Waszej przeszłości powróci do Waszego życia czyli być może jest tutaj właśnie ta osoba, która takie ma wątpliwości teraz jest w stanie depresyjnym w stanie jakby takiej ogólnej niewiary w ten związek bije się z myślami z własnymi tymi tutaj gorącymi emocjami w sercu widzi okropne jakieś tej przeszkody w tym związku ale nie... Jest tutaj karta, która mówi, że będzie pogodzenie się, będzie wybaczenie sobie, że to jest partner, który powraca. Czyli jest to, nie jest to nowa osoba, tylko partner, który powróci. Więc na pewno mówimy tutaj o tej relacji. Jeśli Państwo mają kryzys, przerwali relacje, właśnie jest związek teraz w kryzysie i są blokady, to jest następna karta, Magic and the Mirror, ok, to jest e, magik i lustro, czyli no, magik, który trzyma lustro, jakby przewiduje e, przyszłość i ma kontakt e, ze wszechświatem, ma oczywiście właściwości ezoteryczne, e, być może jakieś szamańskie, być może jakieś e, e, spirytualne oczywiście więc jest to osoba, która ma rozbudowaną intuicję, która zajmuje się tutaj ezoteryką i magią i przewiduje przyszłość, prawda? To jest ten symbol tego lustra, więc na pewno jest tutaj taka rada, nie na próżno Państwo tutaj zaglądają i szukają właśnie na YouTubie różnych porad, wskazówek, kart i przepowiedni, które są tylko drogowskazem, przypominam, że to nie jest jakaś wyrocznia, że nie muszą Państwo tym się kierować, tylko jest to drogowskaz, prawda, jakaś wskazówka, jakiś impuls, żeby Państwo po prostu przemyśleli yy, swoją relację jeszcze raz i żeby ktoś po prostu obiektywnie powiedział tutaj jakie są właśnie wibracje prawda, w Państwa związku także nie na próżno Państwo tutaj do mnie zaglądają z czego się oczywiście bardzo cieszę, ponieważ tutaj właśnie jest powiedziane, że jakaś osoba, która zajmuje się magią, która ma telepatię która ma właściwości czy talenty jakieś właśnie spirytualne ma dobrze rozbudowaną intuicję że może Wam pomóc, że macie korzystać właśnie z takiej rady i porady, prawda, ponieważ, yy, no, żebyście nie wpadli w jakieś tutaj stany depresyjne, tak jak tutaj ta karta pokazuje, prawda, stan przeciążenia, samotności, izolacji, smutku, rozczarowania, odejścia, także żebyście nie byli... Yy, Państwo tacy po prostu no, kompletnie już powiedzmy załamani tym, co się stało tutaj w tej relacji, ponieważ sami wątpicie, prawda, szukacie pomocy w tej sytuacji, więc tutaj jest osoba spirytualna, która Wam pomoże, czy da poprzez swoje właśnie tutaj jakieś możliwości, czy talenty, prawda, jakąś podporę jakąś poradę to jest też bardzo ważne, żeby się wspierać w takich trudnych emocjonalnych sytuacjach także no bardzo mi przykro tutaj z tej z tego rezultatu tej wróżby, ponieważ no, nie jest to na pewno taka bardzo jakaś radosna tutaj e, informacja na końcu, czy rezultat jednoznaczny no ale jest to odpowiedź realistyczna i prawdziwa, tak jak tutaj te karty do Państwa przemówiły, prawda? Pomimo to życzę wyjaśnienia tutaj tego kryzysu, tej sytuacji, jest tutaj szansa na to, by się dogadać i by sobie przebaczyć, by spróbować jeszcze raz. Są uczucia na pewno w sercu z tym, że no w głowie realistycznie tutaj partner ma jakieś wątpliwości ogromne ale w sercu ma uczucia piękne i gorące więc tego Państwu życzę by wyjaśnić te problemy i proszę zaglądać na mój kanał, na następną wróżbę to jest tylko krótkotrwała wróżba na ten czas to się może szybko zmienić, wszystko więc zobaczymy w następnych dniach co będzie tutaj w sferze mentalnej i emocjonalnej u partnera. Dziękuję Państwu serdecznie, proszę o lajki, like, subskrypcje, proszę o wizytę na moim kanale. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.